Witam wszystkich serdecznie, podsumowanie prac na pewnym etapie. Prace idę pomału, ale cały czas do przodu, nie widać tego za bardzo, ale walka trwa na wielu frontach, więc no, te efekty wizualne nie są aż takie. Na przykład y, mam już wstępnie zrobiony plus, mniej więcej już wiem jak będzie co pociągnięte. Teraz tylko muszę się dorwać do styku, co jest tutaj. Muszę wszystkie styki poprawić y, i tak dalej, i tak dalej. Co kosztuje czas? Z tym dalej się nie wywiązałem, o co chodzi, chcę mieć hebel, żeby wyłączać akumulator, jak będę co chwilę coś mieszał w wiązce, bo ściąganie klem co chwilę doprowadzi do tego, że się uszkodzą, więc to jest takie, zrób, żeby zrobić jedno, musi zrobić pięć innych rzeczy dlatego to na razie tak wygląda, jak wygląda, a to jest sama praca od strony elektrycznej, a od strony mechanicznej też jeszcze coś trzeba zrobić. Ale trzeba się pochwalić, bo nie tylko idzie czasem pod górkę, coś z górki, w końcu udało się uszczelnić wszystkie złączki, dzięki jednemu widzowi coś doradził, też to wziąłem pod uwagę i też spróbowałem coś po swojemu, i użyłem sztuczkę z ASG, co na forach kiedyś pisali, więc na razie nie muszę nic już podkładać, mamy szczelny układ do pomiarów na przykład też y, akumulatorów, które się tam dwa robią, tu się robi jeden, tu się robi drugi i mamy nową wersję mostków y, zabezpieczających, to jest wersja 2 a to jest wersja 2.1 jest na większej płytce, są lepiej styki wyprowadzone jest zadbane bardziej o cyrkulację powietrza izolacja jest lepsza i też będzie lepszy serwis, bo mamy elementy robocze na zewnątrz, a nie w środku więc nie trzeba wszystkiego rozkopywać to takie małe drobne rzeczy, które prowadzą do tego, że to tak długo trwa bo trzeba robić wiele rzeczy naraz, żeby osiągnąć duży cel. Cegła po cegle, trzeba to zamurować i dać temu wystygnąć, bo jak za dużo naraz nabudujemy, to nic z tego nie wyrośnie, tylko się zawali. Tutaj lecę z testem akumulatorów setek. To będzie osobny odcinek, tylko to chwilę potrwa, bo jednak taką setę naładować, to to już się ładuje, 24 plus 8, jeszcze, jeszcze potrzebuje. Tutaj lecą nowe ogniwa 16, 16, 18650, pardon, już troszkę dzisiaj zmęczony jestem. Tu leci ładowanie też setki, na tamtym regulatorze, i prawdopodobnie wrzucę materiał, co miał być do tego, ale może warto będzie. Mija pomału 24 godziny od rozpoczęcia ładowania. Więc jak widzicie, ładowanie 105A ah nie jest takie łatwe. Tym bardziej, że przetwornica DCDC -DC ma pomału problem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 Pamiętam, one były, pierw się z nimi spotkałem w unitrach starych, takie to są opaski perełkowe, czy coś takiego to się nazywa, później napiszę dokładnie jak to się nazywa. To jest bardzo praktyczne, bo idzie to używać wiele razy, więc zaczynam sobie tutaj od tej strony w wolnym czasie, jak czekam, aż na przykład to się skończy, na przykład 15 minut zostanie do końca, albo tamto coś, albo coś, to sobie w międzyczasie coś tutaj lekko dłubię, żeby to ogarnąć, między innymi, bo za niedługo będzie na to czas. Będę mógł otwierać wszystkie bramy i działać, bo. No. Nadszedł czas na poprawę i żeby było coś lepiej. Więc działam, małymi krokami działam, ale cały czas. Cały czas coś, cały czas coś, dobra. Przejdziemy się do akumulatorowni i zobaczymy co tam się trochę zmieniło, czy nie zmieniło. A więc jesteśmy w akumulatorowni, wszystkie akumulatory już przeżyły test. Jedynie teraz zauważyłem, że mamy już, że nie wiem czemu, ale jest nierówne napięcie, wszystkie Wyważarki siedzą cicho, a tutaj coś, coś się dzieje, widocznie e, tak jak się obawiałem i wyszło w teście jednego akumulatora, że po dolaniu wody zwiększa się jego pojemność w amperogodzinach i to co ja miałem mierze... mierzone to jest tak jakbyś mierzył przeszłość, a robił coś w przyszłości, więc... E, Stawiam na to, że w połowie sezonu wezmę niektóre sztuki, które miały największe odchyłki, bo gdzieś tutaj była chyba najsłabsza sztuka, tu jest najsłabsza sztuka, 53, że coś tu się podziało, bo tutaj cały czas coś, coś się dzieje. Cały czas przeważa sobie, ale też może z racji, że... Cały czas tam ciągnę prąd z drugiej strony. Coś tu się dzieje, ale nie, nie powinno cały czas działać. Ale cóż, widocznie tak musi być aktualnie. Więc tutaj są akumulatory po testach. Są nowe mostki wsadzone. Będę za niedługo kable bardziej organizował i tym podobne. Będę robił rozpiskę, gdzie jest jaki akumulator, więc w pliku załączonym do filmu to będzie uwzględnione, mam nadzieję. Jeżeli się wyrobię, będą też wyniki z, z pojemności poszczególnych jednostek, więc możecie zobaczyć. Po stronie setek te dwie sztuki się testują, jak to mówiłem. Na razie jest zastępczy mostek, wsadzony, wyważarka jest jeszcze stara, w starym stylu zrobiona. Później założę nową, w nowym stylu, że wszystkie będą powtarzalnie, że mogę sobie zamieniać je jak chcę, w razie draki. Więc na razie tyle, tyle, aż tyle, ale to wszystko trwa. Dużo trwa i trzeba uważać, żeby nic nie narobić, więc na razie dziękuję, do zobaczenia, do następnego odcinka, cześć. Zaraz, racji, że długo nie odpalałem silnika i było spawane, to podanie pierwszy raz zasilania zrobię przez bezpiecznik, jakby coś miało pójść nie tak, to Dobra. jest ok.